Dzień dobry! Już za niedługo Sylwester i to będzie wyjątkowy Sylwester. Dlaczego? Ponieważ po raz pierwszy, przynajmniej za mojego życia, nie pamiętam poprzedniego systemu, byłem wtedy mały, po raz pierwszy za mojego życia będzie to prawdziwy Sylwester w konspiracji. Czyli albo w jaskini, albo na stacji, gdzieś, gdzie po prostu nikt nie będzie słychał, słyszał muzyki. Albo może jakiś hotel, albo pensjonat stwierdzisz, że zaryzykuje i potajemnie zrobi imprezę. Albo w domu po prostu zasłonisz rolety, zasłonisz żaluzję i spotkacie się w pokoju bez okien na grubej imprezie. Tak, ten sylwester zdecydowanie będzie wyjątkowy. Ja oczywiście nie mam zamiaru stosować się do tych nielegalnych zaleceń, które nasz miłościwie panujący nierząd nam zaleca, no bo jeżeli trochę pogrzebiesz, to wiesz, że wszystkie te zalecenia są tylko i wyłącznie dżentelmeńską propozycją Pana Premiera, nie mającej żadnej podstawy prawnej, ale to rozmowa na inną historię, więc w związku z tym, ja mam zamiar spędzić tego sylwestra naprawdę wystrzałowo, z bardzo dużym gronem moich znajomych, mam się absolutnie nie, zamiaru nie przejmować wszystkimi obostrzeniami, które próbują na nas zrzucić, i wymuszyć nasze posłuszeństwo. I tego samego życzę Tobie. Sylwester zdarza się raz w życiu, więc baw się najlepiej jak potrafisz. Udanej imprezy Ci życzę. Nawet jeżeli będziesz chciał, odpaść sobie jakąś petardę. Po prostu, jak to mówią, jaki Sylwester, taki cały rok. No więc, żeby następny rok był przyjemny, szczęśliwy, cudowny, no to impreza musi być przednia. W takim razie zapraszam Cię na Sylwester z Andrzejem. Wszystkiego dobrego i udanej imprezy sylwestrowej. Jest moc. Do zobaczenia. Cześć!